serdecznie, dzisiaj sam, dzisiaj bez Justyny, bez Kacperka, ale w związku z tym, że mam coś do załatwienia w pobliskim miasteczku, to chciałem Wam to miasteczko pokazać, to jest Muzelburg, Mazelborów, różnie to się wymawia, Muzelburg, to chyba mówią Polacy, a prawidłowa nazwa to jest pewnie Mazelborów. W każdym razie jest to urocze miasteczko, także dzisiaj będzie więcej to, co mnie otacza, aniżeli mnie. zapraszam Was na niezbyt długi odcinek. Jak się przed chwilą dowiedzieć, to te trzy pilary zostały jakby uratowane z Argyle House w Hoplane tutaj w Portobello, niedaleko właśnie Muzelburga. No, był taki dom, jakiś wybudowany przez jakiegoś zamożnego szlachcica. Ten dom został jakoś zniszczony, no ale te trzy pilary odlatowa odratowano i tutaj postawiono i powiem Wam szczerze mówiąc, że no, mi się bardzo podobają, nie wiem co Wy sądzicie. taka misterna robota naprawdę. Widzicie tutaj jakieś płaskorzeźby przedstawiające lwa, tam wyżej prawdopodobnie wizerunek to będzie winogrona, w każdym razie to ma ponad 400 lat. Ale ta cała otoczka tego te juki tutaj przypominające palmy i te pilary, popatrzcie jak to wygląda przecież to wygląda jakby to było gdzieś w Grecji. tu jest plaża w Muselburgu właśnie Muselburgu, ale tak wieje że nie wiem czy mnie w ogóle coś słychać żaden mikrofon tu nic nie pomoże także idziemy bardziej w miasto Ja was w zasadzie tutaj celowo zabrałem w sumie jak wspomniałem w poprzednich ujęciach i tak miałem tutaj coś do załatwienia, ale w sumie chciałem was tutaj zabrać, bo to jest ciekawe miasteczko, a jak widzicie jestem teraz troszkę inaczej ubrany, jak zauważyliście niż w poprzednich ujęciach, bo zastał mnie deszcz nagły, nagły niespodziewany czy niespodziewany. W Szkocji zawsze jest spodziewany deszcz. Prawidłowa nazwa tego miasteczka to Musselsborough. właśnie przed chwilą pytałem mieszkańca lokalsa, bo nie byłem 100% pewien, czy to się wymawia Maselbra, Maselborów, Muselburg, no to oczywiście po polsku, Maselbra jest prawidłowa nazwa tego miasteczka, no a jak sama nazwa wskazuje, pierwsza część jakby nazwy tego miasteczka, czyli Masels, oznacza muszle, małże, no w tym miasteczku, jak w wielu miasteczkach nadmorskich w Szkocji, ludzie masowo łowili małże, a w tym miejscu chyba szczególnie dlatego ta nazwa taka została. Wam, moi drodzy, że ja nie znam za bardzo historii tego miasteczka Muzelbora, także no, mówię to, co wiem, generalnie to, co udało mi się dowiedzieć, gdzieś tam przeczytać. Także proszę Was, nie miejcie mi tego za złe, jeśli nie powiedziałem czegoś, albo jeśli nie do końca opowiedziałem to, co powinienem powiedzieć. Tutaj mamy tak zwany Muzelbora Archer, łucznik z Muzelburga. Jak mi się udało właśnie teraz tutaj przeczytać, ucznicy dla Mazelburga to są dość charakterystyczna sprawa i jest to jakby posąg taki zrobiony przez jakąś artystkę nawet o nazwisku niepochodzenia brytyjskiego ten posąg ma niby upamiętniać właśnie ucznictwo w tym, w, w Mazelburgu przepraszam i dotyczyć tam kilku istotnych kwestii związanych z ucznictwem między innymi Rzymian, którzy tutaj no, Cesarstwo Rzymskie, które się tutaj właśnie rozciągało, między innymi Rzymianie zaatakowali Mazelbra Mazzel, w 80 roku, Anno Domini, jak to się mówi, czyli Roku Pańskiego, a później ucznictwo stało się dość charakterystyczne dla, dla Muzelburga, podobno gdzieś mniej więcej od XV czy XVI wieku jest tam napisane, że tutaj od, właśnie od tego XV-XVI wieku muzelburczycy uprawiali ucznictwo sportowo i no chwalą się tym, że jest to ich dziedzictwo, jeden z najstarszych sportów na świecie. Nie wiem, czy ucznictwo w muzelburgu jest akurat, że tak powiem, najstarszym sportem na świecie, czy wcześniej ucznictwo uprawiano już gdzieś i traktowano jako sport, no bo ucznictwo samo z siebie, to już w starożytności uprawiano, ale w działaniach militarnych, tylko chodzi mi o sport właśnie. A teraz przyjechałem z Wami, zabrałem Was do miejsca, do parku, który się nazywa New Highlands House and Gardens. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajny park, to też oczywiście w Mazelboroz, Przejdę sobie tutaj kawałeczek dookoła, pokażę Wam jak wygląda. No mega, mega, mega miejsce, 3 funty, tak jak widzieliście, kosztuje. No 3 funty trzeba po prostu zapłacić i możecie tu zostać ile chcecie, cały dzień, godzinę czy cały dzień. Także to jest taka stara, stała opłata. Piękny park z bujną, z bujną zielenią, z bujną roślinnością, No teraz tego nie widać, no bo mamy koniec kwietnia. Znaczy, to już się zaczyna, nie? Jak widać, ale jeszcze, jeszcze to nie jest to. Zabiorę Was tu kiedyś w maju albo w czerwcu, to wrażenie będzie inne. Dużo lepsze. Uwielbiam takie miejsca, uwielbiam, znaczy tak w ogóle to uwielbiam parki, no ale to w moich filmach już to widzieliście, osoby, które śledzą. Także oglądając te filmy, pozostając na tym kanale, jesteście skazani na pokazywanie przyrody w bardzo, bardzo dużej ilości. Przyrody, natury ogólnie, nie tylko roślin, ale i zwierząt. Także, tak jak powiedziałem, zostajecie tutaj, będziecie skazani na oglądanie przyrody, zwierząt ogólnie natury. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Słuchajcie, bardzo mnie interesuje to, co dzieje się tutaj wokół tego drzewa. I tutaj jakby oplatały to drzewo jakieś krzewy, krzaki. Powiem Wam szczerze mówiąc, że jestem zielony w tym temacie i nie mam pojęcia, czy te krzewy, te krzaki to jest jakiś pasożyt drzewa. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś z Was wie, to zostawcie jakiś komentarz, bo dla mnie ja to pierwszy raz widzę, szczerze. Może się ktoś śmiać, ale szczerze, pierwszy raz widzę, żeby takie krzewy oplatały drzewa. Widziałem już bluszcz, jak oplata drzewo, ale to nie jest bluszcz. Będę się zbytnio rozgadywać, bo chcę wam po prostu pokazać jak to wygląda. No, wolałbym, żebyście po prostu zobaczyli na własne na oczy. Ale moi drodzy, tylko tak po prostu parę informacji chciałem wam sprzedać, które udało mi się zasięgnąć. No jest to posiadłość, która jest wypełniona po sufity dziełami sztuki, niektórymi nawet bezcennymi. I ta posiadłość, no właśnie tam do, do niej teraz idziemy. Była kiedyś własnością rodziny, nie wiem czy dobrze wymówię to nazwisko, Dal Mayo. Dalej, Majpo, yy, styl rokoko. No ja się na tym nie znam. Nie znam się na sztuce, przyznaję szczerze, chociaż chętnie rzucę okiem na sztukę, ale styl rokoko. No i ja też zresztą zaraz, co sami sobie zobaczycie. Tutaj wchodzimy teraz na podwórze. Jak widać no, otworzono tutaj jakąś kawiarenkę. Można sobie usiąść jakby na podwórzu tej części tej posiadłości, bo to jest oczywiście część tej posiadłości, jest tu kawiarenka. No i możecie się tutaj posilić. W sensie no, napić coś coś podjeść całkiem niedrogo. Hotem Cold Drinks już od funta 50 tutaj mamy, ciasteczka za 2,65 jakieś kanapki w okolicach 3, 4, 6 funtów. Chodzimy tu po tym wielkim terenie i to jest cały czas teren tej posiadłości. Powiem Wam szczerze mówiąc, że byłem tutaj pierwszy raz kilka lat temu, no ładnych kilka lat temu, chyba coś około dziesięciu, ale nie przeszedłem tego całego i powiem Wam, że no, teren tej posiadłości to jest jakby dosłownie jakaś mała wioska. Taka duża jest ta posiadłość. No a teraz już idziemy w stronę no, celu, w którym, w którym zasadzie tutaj przyjechałem w to miejsce. No niestety, przykro mi, ale nie wejdziemy tam do środka yy, zobaczyć te dzieła sztuki yy, dzisiaj, nie wiem dlaczego. Yy, słuchajcie, no ale w sumie nie o tym ten film miał być, ten film miał być o tym, żeby Wam pokazać Mazelbra i po co warto tu przyjechać. Także jeszcze chwilę się po, poprzechadzamy o po tej pięknej posiadłości. Takich posiadłości tu w Szkocji i nie tylko w Szkocji jest oczywiście bardzo dużo, także yy, pytając nieraz, pytacie nieraz gdzieś na forach, co warto zwiedzić w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, poza pięknymi widokami? No to właśnie takie posiadłości i takie zamczyska. No jak tutaj przyjeżdżacie, to ja bym yy, bardzo, bardzo gorąco sugerował właśnie takie posiadłości, takie zamczyska. Zobaczyć, no to ma mnóstwo historii, można się czegoś ciekawego dowiedzieć, zainspirować. Oczywiście porobić fajne zdjęcia, czy, czy to na Instagrama, czy po prostu dla siebie. Zapraszam, zapraszam do Wielkiej Brytanii. Jest po co. Jest to zobaczyć.